Bardzo ciekawe zapytanie, czy lekarz, ale uprawniony tylko do badań kierowców, a nie do badań pracowników, badań okresowych może wystawić orzeczenie na kurs prawa jazdy kierowcy zawodowego. Mówię o kursie prawa jazdy, nie tam o żadnej kwalifikacji wstępnej, czy szkoleniu okresowym, no bo niby badanie jest takie samo, ale czy dotyczy to samo również uprawnień lekarzy. Witam, trafiłam na pana blog, w którym poruszone było pytanie dotyczące badania lekarskiego na kurs prawa jazdy kategorii C, +E, czyli przyczepy. I czy wystawiając orzeczenie lekarskie na kurs prawa jazdy C, +E, ale nie mając uprawnień do badań profilaktycznych, tylko do badań kierowców, przekroczyłam swoje uprawnienia i mogę być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Dodaję, że nie wypisywałam kodu 95. Łatwo z tego zrozumieć, że zapytanie zadała jakaś lekarka. No i odpowiadam w bardzo prosty sposób, ponieważ był to kurs do prawa jazdy i jeżeli był właściwy zakres badania okulista, audiogram i tam być może jakieś inne rzeczy zlecone, laboratoryjne, no niczego bym się nie obawiał. Natomiast sytuacja ze wspomnianym kodem 95, czyli badanie do świadectwa kwalifikacji, czyli szkolenie okresowe i kwalifikacja wstępna wymaga pełnych uprawnień od lekarza i dwóch pieczątek na orzeczeniu, czyli pieczątka lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych oraz pieczątka lekarza uprawnionego do badań kierowców. No, czyli po szkoleniu czy w trakcie szkolenia okresowego nie mogą badać na przykład lekarze rodzinni a mogą na przykład lekarze medycyny pracy, ale ci uprawnieni do badań profilaktycznych. Dlaczego poruszam to pytanie? Ponieważ parę osób przyszło do mnie skierowanych przez Wydział Komunikacji, które zaniosły orzeczenia tylko z jedną pieczątką lekarza uprawnionego. Jakimś cudem to zostało na początku przyjęte, natomiast urzędnicy po tym jak się zorientowali, to niestety odesłali danego de delikwenta do uzupełnienia poprawnego badania. Nie mówiąc o tym, że raz coś zapłaciliśmy, jest stres, no nie wiadomo co robić, yy, prawda, podwójne podwójne pieniążki, bo u mnie też trzeba było zapłacić, także yy, aby było wiadomo, do badania kierowców zawodowych z ustawy o transporcie drogowym oraz z kodeksu pracy wymagany jest lekarz z dwoma pieczątkami. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, koniecznie skomentuj to wideo. Czy w Twoim rejonie miałeś problemy w podobnej sytuacji? Czy powiedzmy lekarz tylko uprawniony do badań kierowców lub nieuprawniony w ogóle podbił Ci coś zwykłą pieczątką, a potem musiałeś się przysłowiowo bujać w wydziale komunikacji?